Ej, graf przyszedł! Kurwa, masz, miałeś cicho być. Zrobiłeś mój miecz na <grym> Tak. O, gdzie go masz? W, w tym. w bazie później Co ci mi przyniosę. Jest Nie wiem, padka, Tu Tomasz, tu masz. Pochodnie trzeba tu dać. <grym> na <grym> Za bardzo! Za bardzo. Już wracam. Pochodnia jakaś, czekajcie, w skrzynce z drewnem są pochodnie. Do każdej dziwki ale z was już są. Naprawiłem. totalni. <głosy> ale, <głosy> ale jest silne nasilenie pranków tutaj. Nie po prostu.